nakładacie, mówię to srebro. A tak? tak po kolei, tak? Tak, ten tak, wypukły tak bardziej takie łupka, łupka, Jak czujemy, że mamy mniej na że wam się zmienię, zmniejsza, to wtedy możecie sobie delikatnie tylko... Szyjkę. Chcieli zaznaczyć. Szyjkę. Tutaj tą głowkę powiedzmy. Też mocniej można wejść na... Przepraszam, że tak sprawę sumię. Prawą rękę i nożnia, to będą takim już lekkim. Czyli tak, najbardziej pozbywamy się srebra na tą stronę. Czyli znowu sobie bierzemy jedno drugie. Mieszamy. W ogóle nie, no, nie <tuszy> Tak? Więc najpierw sobie niektóre moje różnice tak, no. od, od srebrnego, srebrne, a później tak jak jest na tym nie wiem, nie, odstawać, wejdzie nam złoto, jeżeli będziecie chcieli, tak, ona tak. tak troszeczkę rozświetli nam to.